Daj daj daj daj daj daj daj daj daj daj daj daj powiem wam wszystkie sekrety tej siatki daj daj o tebek wygrać na czempionie. to nie jest tak ale powiem wam wszystko daj daj baseballowy jest bija wystaw to nie ma sensu co właśnie powiedziałem bo nie ma sensu bo wymyśliłem to na na posi. si be daj daj be daj daj daj daj daj be posi. daj daj daj daj daj daj daj daj